w zasadzie y, będą dwa tematy, a mianowicie y, czasami się psycholog zapyta na sam koniec Czy jeszcze coś Pan chce wiedzieć? Czy jeszcze chce Pani coś wiedzieć? Czy mam jeszcze coś wyjaśnić? No, y, 98% ludzi mówi nie, wszystko już wiadomo. Natomiast, właśnie masz w tym momencie niepowtarzalną okazję nie ma obrazu Kacper jeżeli nie ma obrazu, to niestety nie ma obrazu coś na twoim komputerku, prawda, bo mam tutaj drugi komputer drugi laptop kontrolny i niestety obraz jest także masz jakiś problem techniczny i zaczniemy od tego, pytania na sam koniec i zapamiętaj jeszcze raz, nie mów, że wszystko jest jasne, ale złap byka za rogi, przejmij inicjatywę, zadaj parę sensownych pytań i z ofiary może stać się po prostu myśliwym, wykręcić się sianem, jeżeli Twoje przedstawienie wcześniejsze nie było jakieś tam na top poziomie. I y, pierwszym pytaniem, które zadałbym rekrutującemu y, czy, jest jeszcze chce, czy jest jeszcze coś, co chce Pani wiedzieć? Co pomoże podjąć ostateczną decyzję? Y, czy coś w mojej odpowiedzi nie było jasne i chciałaby Pani mojego wyjaśnienia? I pytanie generalnie należy do tak zwanych ponadczasowych nigdy się nie zdezawuowało Psycholog może być na jakiejś takiej granicy czy przejdziesz, czy nie przejdziesz No i trochę się wysili, może rzuci okiem w notatki zadać jakieś ostatnie pytanie, które przewalży szale zwycięstwa Może to być też sytuacja taka, że czujesz, że coś źle odpowiedziałeś tam powiedzmy, gdzie będę w policji za 10 lat. Ty walnąłeś, że już będziesz komendantem wojewódzkim, prawda? No ale yy, psycholog zauważyła, że masz wykształcenie średnie, bez matury i takie pytanie, taka odpowiedź cię może pogrążyć i możesz wtedy spokojnie wyjaśnić. Wie Pani co? No, powiedziałem tam na samym początku, że za 10 lat chciałbym być już wojewódzkim, ale tak naprawdę mam tylko średnie wykształcenie i jak to wykształcenie uzupełnię, pójdę na studia to zostanę komendantem miejskim. Oczywiście wymyśliłem to pytanie w tej chwili trochę takie yy, jest nie za bardzo że tak powiem do sytuacji, ale mam nadzieję, że czujesz o co mi chodzi. Kolejnym bardzo ciekawym pytaniem, ale zadawanym zdecydowanie rzadko jest yy, Proszę mi powiedzieć, czy, czy mogłaby mi Pani powiedzieć, którzy kandydaci sprawdzają się potem w służbie i odnoszą sukces? Kto zostaje najlepszym policjantem? Yy, pytanie jest naprawdę odważne, ale wierz mi, że jak najbardziej słuszne. Z prostego powodu, każdy policjant, który dostał się do służby i potem odpadł, przecież przeszedł multiselek, przeszedł rozmowę kwalifikacyjną i przeszedł komisję lekarską, gdzie z powrotem był psycholog. Czyli y, pokazujesz psychologowi, że zdajesz sobie sprawę, że jego ocena, że wpasowanie się tylko takie techniczne w profil idealnego policjanta, poprzez przejście testów psychologicznych oraz komisji lekarskiej, to nie jest wszystko. No i nie jest tu tajemnicą właśnie, że kupa ludzi odpada, y, przechodzą tą rekrutację, czyli logicznie rzecz biorąc, coś wyróżnia tych, którzy Zostają, są, zostają ci jacyś najlepsi. Teraz miałem takie re, relacje z mojej elitarnej lipcowy nabór, i niestety ludzie odpadają jak muchy, no raczej nie moi szkoleni z elitarnej, natomiast odpadają ci tacy niewyszkoleni i z jakiegoś powodu oni odpadają. I jeżeli zapytasz o to. Kto naprawdę odnosi ten sukces i odpowie, jakąś tam odpowiedź od tej psycholog otrzymasz, no bo w końcu Cię zapytała, to możesz powtórnie zapewnić, że to właśnie Ty posiadasz te cechy i kwalifikacje, wdać się w taką trochę nawet biznesową rozmowę, coś tam jej poprzytakiwać, ale wykazać się tym, że Ty te cechy, które ona wymieniła, posiadasz. Nie mówiąc o tym, że przy okazji usłyszysz od niej coś Ciekawego. Innym bardzo odważnym pytaniem jest: jakie wyzwania z Pani doświadczenia stoją policja, przed policją w ciągu najbliższych powiedzmy 5, 10, 12, 15 lat, czy, czy ile tam lat nie powiesz do przodu? No, ale tutaj przestrzegam Cię przed tym pytaniem, ponieważ Zanim je zadasz, to musisz naprawdę znać na nie odpowiedź, i niezbędna jest Twoja gruntowna wiedza: przeglądnięcie internetu, przeglądnięcie jakichś innych źródeł i przeczytać, co mówią eksperci, co mówią jakieś oficjalne dokumenty policyjne, co piszą dziennikarze, co piszą nawet ludzie czy inni krytycy, którzy są wobec policji niechętni, prawda, poczytać na jakichś tam forach różnych, no, trzeba mieć jakąś tam szerszą wiedzę i jak psycholog ci powie o jakichś wyzwaniach to ty od razu musisz powiedzieć mu o potencjalnych rozwiązaniach i sztuczka polega na tym, że bardzo łatwo możesz się wypozycjonować jako uzdrowiciel czy jakiś zbawiciel tej policji, na którą na którego być może czekali wiele lat No i jak Ty się do policji nie dostaniesz, to się długo nie doczekają. Natomiast w ten sposób przygotujesz sobie grunt pod pytanie Gdzie się widzisz za 5, 10 czy 20 lat w służbie? Pytanie, które lubię osobiście, ale również jest wyzwaniem i też taki mały disclaimer, zadaj je wyłącznie na koniec, kiedy widzisz, że ten psycholog już Cię polubił, że rozmowa przeszła jakiś taki ten najtrudniejszy etap, że w tej chwili wszedłeś jakiś poziom mniej formalny, rozmowa się klei, no i cokolwiek byś nie zapytał, to Ci ujdzie na sucho. I co Pani, co Panu podoba się najbardziej w pracy w policji? Nie pytaj, o poli co się podoba najbardziej jako policjantowi czy policjance, bo nie wiesz, czy ta kobieta jest pracownikiem cywilnym, czy czy funkcjonariuszem. Ale dlaczego właśnie Pani zdecydowała się tutaj pracować? Co Pani stwarza sprawia największą satysfakcję w tej pracy. I wierz mi, naprawdę otwierasz puszkę Pandory. Prosta sprawa, każdy lubi mówić o sobie, każdy jest ukrytym narcyzem, z wyjątkiem jakichś osób wyjątkowo depresyjnych, a ponieważ na 95% powiesz to do kobiety, to kobieta szczególnie lubi, kiedy okażesz takie autentyczne zainteresowanie drugą osobą, czyli jej osobą, potrafisz jej wysłuchać, ona coś tam będzie mówić, no i w sumie będzie też szczerze, szczerze zwrotnie zainteresowana twoją osobą, ponieważ mało kto takie pytanie odważne zada. Natomiast, Osiągasz efekt psychologiczny wobec psychologa oczywiście, ponieważ ta osoba może zapomnieć jakieś szczegóły z waszej rozmowy, może zapomnieć o twoich niezliczonych kursach, twoich zaletach, ale nie zapomni, że się czuła przy tobie dobrze i właśnie to była twoja wyłączna zasługa. Także, jeżeli możesz zakończyć rozmowę tak, aby ten rekrutujący czuł się komfortowo, widział twoje szczere zainteresowanie, będzie to miało olbrzymi wpływ na twoją kandydaturę. Na 100% możesz to powtórzyć na wywiadzie zorganizowanym, wobec policjanta i nawet facet nie byłby policjantem, czy nie, by był, nie byłby człowiekiem, gdyby mimo wszystko nie chciał coś powiedzieć o sobie, Y, czy Cię ostrzec, czy pokazać jakieś tam trudności służby, no, ale coś go w końcu do tej służby, kurde, kilkanaście czy kilka lat temu y, przyciągnęło. Teraz pytanie dość kontrowersyjne, którego nie polecam. Y, spotykam się raz po raz y, z mailami opisującymi próby jego zadawania. Y, I czy widzi Pani jakiś powód, że się nie nadaje do Policji? Inna wersja tego pytania, jak wyglądam na tle innych kandydatów, czy przeszedłem, czy przejdę, czy jakakolwiek inna ukryta forma tego zapytania o końcowy wynik rozmowy. I wiem dlaczego Cię korci o to zapytać. Niektórzy z Was, a być może i Ty przygotowują się miesiącami, czasami nabór jest za parę miesięcy no i chciałbyś wiedzieć, na czym stoisz, czy się już zwalniać z pracy, czy nie, no warto by to wiedzieć zanim dostaniesz oficjalny wynik, a oficjalny wynik czasami jest listem za dwa miesiące, prawda, czyli stoisz na rozdrożu, nie wiesz co w ogóle masz robić dalej czy, czy już powiedzieć szefowi tych chujów, prawda, czy, czy jeszcze się z tym wstrzymać. Natomiast, wierz mi, że presja poprzez przyciskanie do muru nie robi na kim dobrego wrażenia, może popsuć cały twój doczyk wysiłek włożony w tą rozmowę. Są psycholodzy tak zwani nieobraźliwi, asertywni, no na przykład, jakbyś mnie o to zapytał, tam bym nie miał nic przeciwko temu, natomiast część osób łyknie to pytanie da Ci jakąś tam wymieniającą lub mniej lub bardziej odpowiedź no ale, ale u większości wrażenie będzie negatywne. No, zastanów się tak z życia, przykładowo spotykasz się z dziewczyną, spoty spotykacie się tam przez tindera, czy jakiegoś innego portala randkowego sympatia.pl zapraszacie się do knajpy no, randka była fajna, a ty na sam koniec się nagle pytasz, słuchaj, y, czy chciałabyś być moją żoną, czy chciałabyś mieć ze mną siedmioro dzieci, czy chciałaś być, być, być, być moją jakoś narzeczoną, prawda? No, mm, sam rozumiesz, że trochę jest na to za wcześnie, a, a być może po prostu dziewucha przyszła, czy chłopak przyszedł rozpoznać y, teren. No i mm, oczywiście zadanie dla ciebie, jeżeli zdałeś już test do policji, dostałeś się do policji, a chcesz coś jeszcze dodać, oczywiście rób to w komentarzu do tego wideo po filmie, natomiast teraz na czacie też chętnie zobaczę co tam napisałeś. Natomiast y, szczególnie mnie interesuje, jaka była reakcja psychologów czy konkretnego twojego psychologa, jeżeli zadałeś to pytanie z którejś z moich wersji. Przestrzegam przed zadawaniem pytań, które bardziej dotyczą Ciebie, niż policji jako twojego przyszłego pracodawcy, czyli każde pytanie o zarobki, każde pytanie, czy powiedzmy, no, czy będę mógł studiować prawda, bezproblemowo, Yy, przestrzegam przed zadawaniem głupich pytań świadczących o tym, że nie masz pojęcia o tym, ile służba trwa, ile się zarabia. No, Jeżeli zadasz pytanie, a ile szkółka trwa, no to znaczy, że jesteś kompletnie nieprzygotowany i nie wiesz, że to chyba tam 7,5 miesiąca o ile pamiętam. Także yy, nie zadawaj pytań typu ja i co wy mi, policja, możecie dać? Tylko zadaj bardziej pytanie Co policja, co ty możesz dać policji? Dobra, teraz na parę minut przejdziemy do czata, zobaczymy, co tam fajnego tutaj jest. Cześć Marcin! Cześć Marcin, widzę kurde, że że, że nie opuszczasz nawet darmochę. Yy, co mogę powiedzieć? Trochę na podstawie moich elitarnych. Yy, no Nie, nie chcę mi się wierzyć, kurde, stało się coś, co, czego jeszcze wcześniej nigdy nie osiągnąłem, a mianowicie jeden z naszych kolegów zdał za siódmym razem. To jest po prostu coś niewiarygodnego, żeby było jasne, zaczął się u mnie szkolić tydzień przed piątym razem, szósty raz niestety upierdolił, ponieważ poszedł do tej samej komendy, zmienił komendę i nagle się okazało, że nie ma tego balastu niechęci psychologa do, do jego jako tej osoby, takiej nazwijmy to, że psycholog się nie mógł 5 razy, razy czy 6 razy mylić, i nagle ziom zdaje, po prostu, coś coś, kurde, niewiarygodnego Także w dużej mierze na zdanie, na podstawowym poziomie wystarczają tylko ta, ta darmocha, którą puszczam, no, no niestety, jeżeli chcesz się zwiększyć szansę, to warto trochę zainwestować, ale to akuratnie ten, ten hangout nie jest żaden jakiś tam sprzedażowy, prawda? No i lecimy lecimy. pytanka Mik Mik, co Pan myśli o planowanych zmianach w rekrutacji? To, że kryminalni albo informatycy chyba nie będą mieli testu sprawności fizycznej. Nie wierzę w to za bardzo. Od lat służby mundurowe jakąś tam formę sprawności fizycznej miały. Yy, nikt nie rodzi się od razu y, informatykiem, czy nie rodzi się kryminalnym, musi zapierdalać w prewencji, a prewencja to jest no, przysłowiowy krawężnik. Yy, teraz mam studenta, który jest po trzydziestce i co się okazało? No, mm, każdemu tam przynajmniej w tej jego ko komisji po trzydziestce robią zdjęcie kręgosłupa i teraz nie wiemy, czy przejdzie, bo ma lekkie skrzywienie kręgosłupa, czy nie przejdzie. Także, yy, narząd ruchu, sprawność fizyczna, raczej tutaj są małe szanse, że, że tego testu nie będzie, bo niby dlaczego miałby mieć, a jeżeli potem nagle zecą go wewnętrznie przesunąć z informatyka na prewencyjnego, to, to tym bardziej. Yy, masełko, co zrobić przed szeregiem lekarzy, jakaś dieta, czego unikać, co brać, jest całe jakieś takie, czy jest możliwość wyboru szkółki, startuje do No to już Ci powiedział mój, Marcin Ci powiedział i tyle, no. szkółki nie możesz wybrać, natomiast nie wiem jaka dieta, ta o co Ci chodzi, jeżeli jesteś gruby, no czy, czy masz jakiś cholesterol podwyższony, czy coś, no pewnie, że jakaś dieta, trochę sportu, to Ci na pewno tutaj w żaden sposób nie zaszkodzi. To, to powtarzam z uporem maniaka nie zaszkodzi. Ankieta bezpieczeństwa osobowego mają wgląd do danych rekrutacji w innych służbach. Pytania o alkohol i narkotyki Znaczy, jeżeli już pchałeś się w jednej służbie i nie przeszedłeś przez alkohol i narkotyki, bo się przypucowałeś, to jest całkiem prawdopodobne, że mają tą wiedzę. Także tutaj raczej raczej, raczej no tak się domyślam, że, się, że, że po prostu się przypucowałeś i, i gdzieś to jest na papierze, a nikt cię, nic Cię tak nie brudzi, jak atrament, prawda? Powiedz, że na testach sprawnościowych i rzeczy widziałem wśród innych obojętność. Może się uda, nie, nie, nie bardzo wiem o co tutaj chodzi. Dalej, masełko, z Twoim tym o, o, o co chodzi w tej Twojej wypowiedzi, Rafał. Czy podejście do ankiety bezpieczeństwa osobowego jest faktycznie mocno indywidualne? Czy Teraz z braków kadrowych nie będą. Nie wiem, co nie będą o C. Znaczy fakt jest taki, że yy, kandydatów brakuje i jeżeli się dobrze zaprezentujesz, to nie masz takiego pajacowania, które jeszcze było 2-3 lata temu. Że wiem, że się gościu z, zrobił dobrze test z komputera, a tutaj nagle. E, Bum, niespodzianka i mu tam pierdoły opowiadają makaron na uszy naci, nawijają, że matematyki nie zdał, czy tam czegoś. No. Jest się dużo łatwiej dostać, także mówię samo same te hangouty darmowe bo to już tak zwiększają zwiększają możliwość przejścia testu do policji, że aż łeb mnie boli na, Nawet moje elitarni, kurde, dawno nikt nie opierdolił, kurde wszyscy się dostają, oczywiście nie mówię, że wszyscy się dostają na 100%, bo czasami wychodzą jakieś sprawy zdrowotne. Mocno wybrzydzać karalność ojca i moje mandaty drogowe. Dobra, teraz Yy, czy, czy wie pan, czy jest bardzo ciężko dostać się do Policji w komendzie w Rzeszowie? Powtarzam jeszcze raz, wszędzie trochę odpuścili, nawet słynna Łódź, chociaż ci z Łodzi są przesu przesyłani, przesuwani do innych komisji, yy, do innych komend, prawda, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, bo Wprawdzie tam komendant główny mówi, że czterech jest na jedno miejsce, ale to jak oni liczą tych czterech, to, to być może liczą ze wszystkimi, prawda, a, a 50% nie zdaje samego testu sprawności fizycznej, także to są po prostu takie różne ściemy. Natomiast jak już jesteś, już wytrwałeś te 10 minut, chciałbym Ci pokazać Zadanie matematyczne. Który, yy, plac zabaw. Yy, jest taki placek zabaw, który ma yy, 30 metrów na 30 metrów. To policzkę, ile ten plac ma metrów. I yy, na tym placu zabaw jest huśtawka. To jest chyba karuzela, która ma 3 razy 3 metry jest piaskownica, która ma 5x4 metry i jest jest to jest chyba huśtawka, która ma 7x3 3 metry i zabawa polega na tym, że pierwszą rzeczą jest, którą musisz obliczyć to jest to ile ile ten nieszczęsny plac ma metrów po, po odjęciu tych y, trzech prostokątów i potem komplikują to zadanie y, mówiąc, że na daną część placu potrzeba powiedzmy, na 100 metrów placu potrzeba Yy, tam powiedzmy 3 kg kilo, 3 kilo yy, ziaren trawy, jedną paczkę już masz, i ile jeszcze paczuszek musisz yy dokupić? Cyfry się mogą zmieniać, ale chodzi mi o to, żebyś zrozumiał poziom trudności tego zadania. Jest naprawdę łatwe, yy, no ale, ale takie, takiego typu zadanie będzie, także. Jeżeli chcesz szybko na czacie policzyć, przy wersji 3 kg trawy na, na 100 metrów, to serdecznie zapraszam. Uczciwie mówię, że, że na prawdziwym multi jest trochę inaczej. Trawą można obsiać trochę więcej, prawda? Jak się w, w, w to zadanie, że tak powiem, sam się zastanowiłem, można je rozwiązać tam w 10 sekund, prawda? Bez, bez przeprowadzania jakichś wielkich rachunków. Lecimy dalej na czata. Hubert, śledzę Pana Kana od kilku dni. Miałem multi w sobotę w Radomiu. Kto naprawdę uważnie słucha, nie będzie miał najmniejszego problemu w rozmowie z psychologiem. Yy, powiem Ci tak Hubert, ja tutaj jakichś cudów nie mówię, to to są jakieś takie ogólne zasady y, ogólne zasady y, rozmów rekrutacyjnych trochę przerobione na, na modłę, modłę wojskowo-policyjną, ponieważ y, background mam z wojska, nie mam backgroundu z policji, ale w różnego typu, na różnego typu poborach, na różnego typu rekrutacjach, na różnego typu komisjach siedziałem, przyjmowałem ludzi do roboty, teraz mam trochę więcej doświadczenia, bo patrzę bardziej z punktu widzenia przedsiębiorcy i troszeczkę inne wartości wymagam od ludzi, których ja przyjmuję teraz, niż, niż bym przyjmował do policji. No weź się zastanów, czy Yy, zaletą jest tutaj dla przyszłego policjanta, że jest sprytny, że potrafi zarobić pieniądze, prawda, że potrafi pomnożyć pieniądze. Z góry, wiesz, jaka tam wypłata jest, zaczyna się od 2000, tam 2 z groszami, prawda, no i w jaki sposób możesz te pieniądze, pensję sobie pomnożyć, no tylko w jakiś sposób nieelegancki wobec policji, to, to także mówię, to są trochę dwa różne światy wartości. Natomiast, pewne wartości są uniwersalne. Także, Hubert, mam nadzieję, że przeszedłeś. Jeżeli tak, to daj na czacie. Bo rozumiem, że jeżeli, jeżeli yy, czy, czy już w tą środę? A, miałeś w środę, czyli miałeś, miałeś dzisiaj jest czwartek, czyli miałeś wczoraj Jeżeli wyjdzie Ci dobrze, zobaczysz, że dzień, dwa i będziesz miał wiadomość. Rafał, czy jeżeli odbywam praktyki studenckie w komendzie, o której się staram, komendant tamtejszej komendy zwróci na to jakoś uwagę. Co zrobić, aby zwrócić jego uwagę na to? No, no, musisz się jakoś na tej praktyce tak pokazać, żeby on na ciebie zwrócił uwagę, ale nie potrafię ci dać jakiegoś takiego prostego rozwiązania. Na pewno punktualne przychodzenie do pracy Pchanie się do roboty, bo często jest tak, że stażysta czy jakiś inny tam szkolący się danej placówce, danej osobie przeszkadza, bo ta ma swoją robotę i przy okazji jeszcze musi uczyć siebie, prawda? Natomiast jeżeli zrobisz wszystko, żeby pokazać, że jesteś tam potrzebny, że spełnisz jakąś prośbę, powiedzmy, pracy w nadgodzinach, czy cokolwiek by oni tam od Ciebie nie chcieli, i zrobisz to dobrze, to będzie to dla Ciebie dobry znak. Wiktoria, yy, jak wyglądają przyjęcia do szkoły policyjnej w Katowicach? Tak, za bardzo nie wiem, Wiktoria, był już tak na etapie szkółki, to, to już moi studenci raz dają relacje, raz nie dają. No. Yy, Rafał, wspomnieć dzielnico o tym dzielnicowemu na wywiadzie, bo na pewno w twój sposób pozytywny. To, aha, Rafał, rozumiem, że ty odpowiadasz na pytania, prawda? Yy, Kacper, yy, będzie zapis live, niestety nie mam czasu teraz oglądać, za tydzień mam rozmowę. Tak, ten hangout będzie publiczny. Yy, Paweł Czajka, dają kartkę i ołówek. Dawniej trzeba było obliczać w głowie. Dokładnie. Dają kartkę, dają ołówek, matematykę se tam możesz obliczyć ręcznie. Oczywiście potem pokazuje się na ekranie coś takiego, że oddaj kartkę, oddaj ołówek i na tym się kończy, kończy, zabawa z kartką i ołówkiem a jak to jest z terminami? Jeżeli są cztery daty dotyczące rekrutacji, a zgłoszę się na przykład teraz, to będę we wrześniu czy w grudniu. Od czego to zależy? No, zależy od tego, jak szybko skończysz rekrutację z przejściem komisji lekarskiej. Jeżeli przejdziesz komisję lekarską szybko, mają wystarczający okres, żeby cię tam rozliczyć i przygotować do szkółki. To jestem dobrej myśli. Dobra. To by było wszystko. Jeżeli masz jakieś pytania już yy, jeszcze coś w temacie ostatniego zapytania na teście do Policji przy, po rozmowie, to y, jest jeszcze 20 sekund na zadanie tego pytania, natomiast jeżeli oglądasz już powtórkę, to miejsce twoje jest niestety y, w komentarzu y, poniżej. No i po prostu skomentuj ten filmik Napisz jakie Ty zadałeś ostatnie pytanie psychologowi podczas swojej rekrutacji, jaki to miało efekt Być może to się komuś Być może to się komuś przyda Damian, jak we Wrocławiu wyglądają terminy, ile się czeka od złożenia dokumentów Idzie teraz szybko, wszystko szybko, ale nie pytaj mnie o jakieś tam szczegóły, czy dwa dni, czy siedem dni. Są kadry, można zadzwonić. Także nie, nie jest jakimś to wielkim problemem. Dobra, fajnie mi się z Wami gadało. Hangout krótki, ale treściwy. Jeszcze raz zapraszam do... Jeszcze raz zapraszam do zadawania pytań, ale już w komentarzu w tej chwili już czeka Cię tylko replay, muszę tylko jeszcze wziąć ładnie wyłączyć transmisję i powtarzam po raz ostatni, jest naprawdę najlepszy okres dostania się do policji takiego braku kandydatów, to nie mieli od dawna yy, Prawiła mi się oczywiście zdawalność moich elitarnych, ale nawet nie elitarni mówię, z tej darmowej grupy zdają, cieszę się z każdej jakiejś relacji. No i tyle. No. Jest naprawdę teraz lepszego okresu kurde, braku kandydatów nie będzie. Chyba, że jeszcze przyjdzie jeszcze lepsza zmiana, że już będą brali każdego, żeby tylko się zgłosił. Hubert, PZP w służbie więziennej, jak wygląda, jest dużo łatwiejsze tam. Trzeba mieć dużego pecha, żeby nie zdać do służby więziennej. Także bye bye i do następnego razu.